Zaręczyliście się i co dalej? Czas zacząć planowanie ślubu i wesela. Jak to zrobić i od czego zacząć? Zaraz Wam opowiem. Mam nadzieję, że macie jeszcze 12 miesięcy. Często spotykam się z pytaniem, czy uda się zorganizować ślub w mniej niż 12 miesięcy. Odpowiedź brzmi… Oczywiście, że tak, musicie jedynie liczyć się z tym, że mogą być większe koszty, większe nerwy i częściej będziecie musieli iść na kompromis. Teraz pokażę Wam, jakie są pierwsze i najważniejsze kroki przy organizacji Waszego wesela. Dwa pierwsze słowa klucze to… data i miejsce. Niektórzy z Was najpierw wybierają datę, bo w jakiś sposób jest na przykład dla Was ważna bądź symboliczna, i ta data determinuje wszystkie kolejne kroki. Ale niektórzy rozpoczynają od miejsca. Macie wymarzoną salę, która wiadomo ma bardzo wiele zajętych terminów, więc pod dostępny termin e, ustalacie całą resztę związaną z weselem. Dlatego te dwie rzeczy przykleję obok siebie. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą należy ustalić już na wstępie planowania wesela, to, moi drodzy, budżet. Ustalcie, ile pieniędzy możecie przeznaczyć na swoje wesele, ile uda Wam się uzbierać. Pamiętajcie jednak, że określony wcześniej budżet zazwyczaj jest przekraczany o mniej więcej 20%. Ponieważ jest bardzo ważny, to zawieszę go w pierwszym rzędzie razem z datą i miejscem. Budżet bardzo silnie determinuje również kolejny punkt, którym jest lista gości. Stworzenie takiej listy jest bardzo problematyczne dla par, bo tutaj musimy podjąć szereg ważnych decyzji. Czy wesele będzie na 50, 100 czy 200 osób? Czy zaprosimy tylko najbliższych znajomych i przyjaciół, czy również yy, ciotki, których nie widzieliśmy przez ostatnie 10 lat, bo przecież inaczej nie wypada. Ostatnio pisałam również na blogu o kameralnych weselach, które są coraz modniejsze. Często pary młode decydują się na skrócenie listy gości, po to, żeby zapewnić im ciekawsze atrakcje. Kolejna rzecz, zdecydowanie milsza, kobieca. I kreatywna to motyw. Dość wcześnie musicie ustalić motyw ślubu i wesela, ponieważ on będzie determinował wiele kolejnych rzeczy, które będziecie zamawiać. Motyw to może być kolor, to może być styl, to może być temat, czyli może to być wesele różowe, może to być wesele w stylu Jamesa Bonda, bądź w stylu boho. Wszystko zależy jedynie od Was. Kolejny punkt to zawiadomienia, nie mylić z zaproszeniami. Jest to coś, co dotarło do nas za oceanu, w Ameryce jest znane jako save the date i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ często te śluby i wesela odbywają się w okresie wakacyjnym. Takie zawiadomienie ułatwia życie i gościom i Wam. Goście mogą dostosować termin swoich wakacji do Waszej uroczystości i być pewni swojej obecności. Kolejny temat, jakże mi bliski, muzyka. Moi drodzy, muzyka jest jednym z najważniejszych elementów wesela. To ona potrafi porwać wszystkich gości na parkiet i zatrzymać ich tam przez całą noc. Najgorsze, co może się Wam przydarzyć, to kiepski DJ bądź fałszujący wokalista. Tego Wam nie życzę, zainteresujcie się tym tematem naprawdę wcześnie, bo dobre zespoły są zarezerwowane na rok do przodu, a czasem nawet dłużej. Kolejna kwestia – florystka, szerzej dekoratorka. Temat bezpośrednio połączony z motywem. Warto jest wybrać taką firmę, która jest sprawdzona, przynajmniej na podstawie zdjęć z ich realizacji. Pamiętajcie o tym, że dobrzy floryści są rozchwytywani, więc nie zostawiajcie tego tematu na ostatnią chwilę. Zastanówcie się, czy chcecie mieć jedynie reportaż z tego dnia, czy może również sesję zdjęciową i ustalcie z fotografem stawkę. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Fotograf nie jest osobą, która sfilmuje Wam całe wydarzenie. To są dwie osobne usługi i nawet jakby fotograf Wam coś takiego proponował, że on zrobi jedno i drugie, nie głódźcie się na to, bo i jedno i drugie będzie kiepskie. Ostatnia już rzecz to atrakcje. Nie mówię, żebyście z rocznym wyprzedzeniem je rezerwowali, ale warto zorientować się w temacie, co jest dostępne, co Wam odpowiada, czy będzie to pokaz z ogni sztucznych, czy jakiś występ muzyczny, czy może będzie to barista albo magik i sprawdźcie, ile to kosztuje i czy mieści się w Waszym budżecie. Jeżeli zajmiecie się tymi wszystkimi tematami mniej więcej z 12-miesięcznym wyprzedzeniem, to macie ogromną szansę na to, żeby Wasz ślub był tym wymarzonym. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko, dlatego oglądajcie kolejne filmiki. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zostawić komentarz, to oczywiście na dole, no i koniecznie dzwoneczek i subskrypcję. Do zobaczenia!